I? Jak diki, boki na zakręcie Chodzę w masty, robisz mi przejście Na pandemię, przydłubi się Lester Niewygodny, latam jak przestyr Jestem z sam Zwracamy erę, erę to ta falasz to z Robi mi aferów Ale nigdy nie zmieni mi się tempo Moje traki, gotuję jak będą Kradliby, robię robi take off To nie penthouse, to jest moje piętro Jak patrzę na ciebie, to nie ze mną Trochę tu kiepsko. Jak zrobię ten sus, to na serio Matty go, yeah.